jeszcze raz powtórzę, żeby pokazać solidarność ze zwolnionym za działalność związkową Krzysztofem Gazdom jest to bezprawne działanie pracodawcy ale Krzysztof musi dochodzić swoich praw w sądzie po roku 28 czerwca został zwolniony jego koledzy i koleżanki podjęli wtedy akcję strajkową, żeby zamanifestować że nie zgadzają się, żeby ich kolega stracił pracę dzisiaj po roku dokładnie w rocznicę wybuchu strajku odbywa się jego druga rozprawa, pokazuje to, że system Działa. Nie jest to wina sądu, jest to wina państwa, które tak urządza nasze sądownictwo pracy, czyli to sądownictwo, które, które powinno służyć pracownikom, żeby dochodzić swoich praw. Prawa pracownicze, wolności związkowe w Polsce są deptane na każdym kroku, co pokazuje właśnie historia pracowników firmy Chang Changhong ekonomicznej pod Chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić na demonstrację z okazji rocznicy strajku w Chang e. Spotykamy się w specjalnej strefie ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych pod, pod fabryką Chang e Electronics. Dnia 5 lipca o godzinie 13.30 będziemy manifestować, piknikować. Prawdopodobnie do godzin wieczornych. Chcemy pokazać pracodawcy, że nie poddamy się, że będziemy walczyć o prawa pracownicze, o kolegów i koleżanki zwolnione za zorganizowanie legalnego strajku. Jesteśmy z nimi wszystkimi i będziemy aż do zwycięstwa.